Dzień dobry, nazywam się Roman Mazowiecki i opowiem jak zarządzać kontaktami w systemie EZDRP. Zarządzanie danymi obywateli i instytucji to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Wiarygodna baza adresatów pozwala nam skutecznie komunikować się z odbiorcami i ułatwia nam urzędnikom pracę. W EZDRP większość kontaktów jest dodawana do systemów kancelarii podczas procesu rejestracji korespondencji przychodzącej. Możemy też uzupełnić bazę adresatów podczas prowadzenia sprawy np. wtedy, gdy wysyłamy korespondencję lub dodajemy uczestników postępowania. Bazę kontaktów znajdziemy też w menu z lewej strony ekranu. Bez względu na to, gdzie operujemy na kontaktach, proces zarządzania nimi wygląda tak samo. Jeśli chcemy sprawdzić, czy kontakt jest dodany do bazy, to w oknie wyszukiwarki wpisujemy imię, nazwisko, nazwę podmiotu lub miejscowość. Po wpisaniu w polu trzech pierwszych znaków system podpowiada możliwe propozycje i wyświetla pasujące rekordy z bazy kontaktów naszej instytucji. Aby dodać nowy podmiot lub osobę klikamy przycisk utwórz kontakt. W systemie EZDRP możemy dodawać dwa typy kontaktów – podmiot lub instytucja oraz osoba fizyczna. W tym miejscu możemy także oznaczyć rodzaj kontaktu. Jeśli zaznaczymy, że kontakt jest elektroniczny, nie będziemy musieli podawać imienia i nazwiska. Jeśli w polu typ kontaktu wybraliśmy osobę fizyczną, to musimy podać jej imię i nazwisko. Zwróć uwagę, że w EZDRP pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką. Gdy wpisujemy dane, to system sprawdza, czy są już one w słowniku, i proponuje wybranie pozycji z listy, podpowiedzi lub utworzenie nowej wartości. Pozostałe pola, np. drugie imię czy PESEL są opcjonalne. Zwróć uwagę na symbol klawiatury, który pojawia się w polu przeznaczonym na imię i nazwisko. Gdy w niego klikniemy możemy dodać litery stosowane w alfabetach innych języków niż polski. Zauważ, że samego imienia i nazwiska nie zapiszemy w bazie. Aby dodać kontakt osoby fizycznej musimy dodatkowo wypełnić dane przynajmniej w jednej sekcji spośród adres, adres e-mail lub ePUAP. Po wybraniu przycisku dodaj adres pojawią się pola do uzupełnienia. Wpisujemy kod pocztowy, podajemy i zatwierdzamy miejscowość oraz ulicę. Te dane muszą być zgodne z Krajowym Rejestrem Urzędowego Podziału terytorialnego Kraju, czyli tzw. terytem. Gdy wpiszemy numer domu nasz adres będzie kompletny. Teraz możemy zapisać kontakt lub przejść do uzupełnienia innych danych kontaktowych. Nasz adresat Norbert Noteć odbiera korespondencję papierową i elektroniczną. Dlatego klikamy Dodaj e-mail i uzupełniamy jego dane. Pan Norbert posługuje się dwoma adresami poczty elektronicznej. Wpisujemy jeden, a potem klikamy jeszcze raz Dodaj adres mailowy i możemy uzupełnić kontakt o kolejny adres. Zwróć uwagę, że ostatni dodany mail zaznacza się jako domyślny. W każdej chwili możemy jednak to zmienić. Możemy także dodać kontakt z adresem skrytki ePUAP. Wystarczy podać identyfikator i skrytkę oraz kliknąć zapisz. Tu także możemy dodać kilka skrytek. Kontakt zostanie zapisany w bazie dopiero wtedy, gdy klikniemy przycisk utwórz. Formularz tworzenia kontaktu dla podmiotu lub instytucji wypełniamy w analogiczny sposób. Wszystkie zasady działania są takie same, przy czym zamiast imienia i nazwiska wpisujemy nazwę jednostki. Istnieje tu jednak dodatkowa możliwość podania imion i nazwisk pracowników instytucji. Wystarczy, że wybierzemy opcję Dodaj pracownika i uzupełnimy podstawowe informacje. Tak jak w przypadku pozostałych pól, Przycisk ten można kliknąć kilka razy i uzupełnić kontakty danymi różnych osób. Każdy zapisany kontakt możemy edytować i usuwać. Zapamiętaj! W bazie kontaktów możemy wskazać adresata wysyłki zbiorczej. To taka osoba lub instytucja, do której w jednej kopercie będziemy wysyłać pisma z różnych spraw. W każdym urzędzie zdarzają się sytuacje, gdy jeden dokument chcemy wysłać do wielu osób. W tym celu możemy przygotować listy kontaktów. W bazie kontaktów jest zakładka o takiej nazwie. Tu znajdziemy zapisane wcześniej lub udostępnione nam listy. Możemy także stworzyć nową, klikając przycisk Utwórz listę. Gdy to zrobimy w prawym menu pojawi się opcja Dodaj listę seryjną. Uzupełniamy pole Nazwa i po potwierdzeniu komunikatu utworzy się pusta lista seryjna, którą możemy uzupełnić kontaktami, zarządzać nią i eksportować korzystając z opcji dostępnych w prawym menu. Taką gotową listą możemy się podzielić z całą instytucją, wybranymi użytkownikami lub konkretną komórką organizacyjną. Dzięki EZDRP już nigdy nie zgubi się kontakt do osoby czy instytucji, z którymi prowadzimy korespondencję lub współpracujemy. Pracę ułatwia zestandaryzowany format zapisywania adresów i dostępność bazy z wielu miejsc. Wygodna jest możliwość tworzenia, eksportowania i importowania list seryjnych.